Cześć Damian, weteran. Wierz mi, jesteś skazany tutaj na sukces. Także we wtorek PZP będę trzymał kciuki i życzę Ci powodzenia, nie dziękuj. Natomiast sprawa jest prosta Policja centralnie odpuszcza, odpuszcza w sensie zdrowotnym i parę dni temu nakręciłem coś tam o tatuażach, okazuje się, że tatuaże, które przez lata to był przestępca, zbój, bandyta, złodziej, nagle się okazuje, że, że, że to nie jest samo okaleczenie, natomiast to co mówiłem, jeżeli sobie pierdolniesz twastychę tutaj, to idziesz, idziesz niestety do, do psychiatry i niech się z tobą tam pałuje, prawda? weszło nowe rozporządzenie 24 października tam parę dni było na nazwijmy to, na takie sprawy techniczne i każdy z was, który ma jakąś wadę wzroku, ma jakąś chorobę, to powinien no, niestety sięgnąć do tego aktu prawnego. I dlaczego mówię o wzroku? Wzrok może inaczej. Najpierw tutaj jeszcze pokażę coś innego. Yy, tu jest taka sprawa, może inaczej, to, to jest wzrok, natomiast tu jest taka sprawa trochę ważniejsza, a mianowicie grupy, prawda? Ciebie interesuje grupa pierwsza, czyli to jest czwarta kolumna tegoż to wykazu i ta grupa czwarta obejmuje Kandydatów, znaczy kolumna czwarta, grupa pierwsza obejmuje kandydatów do policji Grupa czwarta, kolumna siódma obejmuje strażaków, kandydatów do straży pożarnej, tutaj jeszcze raz coś tam pokażę, czyli ta grupa czwarta, siódma wykazu kandydatów do Państwowej Straży Pożarnej. No i dlaczego ruszam temat wzroku? A mianowicie, rewolucja jest zajebista Ponieważ obniżają normę wzroku o jedną dioptrię I to, to jest to, co na, zaznaczyłem tak na zielono Zdolny, niezdolny, paragraf 7 punkt trzeci: Ostrość wzroku każdego oka poniżej 0,5 czyli jednym okiem i drugim widzisz poniżej piątego rządka na tych tablicach i korekcja szkłami lub soczewkami kontaktowymi wyrównuje do 0,9 czyli bez okularów widzisz poniżej piątego rządka, a z okularami widzisz dziewiąty, dziesiąty rządek, te z tych najmniejszych i dopuszczalna maksymalna wartość Korekcji to plus minus 4 dioptrie sferyczne i 2 dioptyje cylindryczne, czyli jaki ciebie, dla, dla Ciebie to jest news. A mianowicie, tak jak ja jeszcze niedawno lewe oko minus 3,75, prawe minus 1,75. Żebym się zesrał, to do policji bym się nie dostał. Zabawa taka, no, szli ludzie z jakimiś wadami typu minus 3,5 na korekcje laserowe. Uważam, że jest to za mała wada na korekcję, Prawda? No i szli. Różnie z tymi korekcjami było. No, z reguły się udają, ale nie daj Boże ci się nie uda kurwa, i masz przez policję spierdolony wzrok na y, całe życie. Dla porządku. Przelecimy trochę jeszcze innych innych chorób oczu, ale to daj mi szansę, po prostu muszę się przestawić ładnie na ten. Czyli jeszcze raz, dział czwarty narząd wzroku Te pierwsze dwa, to jest bez komentarza bo tutaj jest gość bez okularów, czyli widzi dziewiąty, dziesiąty rządek każdym okiem jest zdolny, prawda? albo zdrów jak ryba. Tutaj jest coś takiego, że jedno oko ma lepsze, drugie gorsze, prawda? Czyli tak jak ja. Tyle, że ja mam dużo większą wadę. Czyli jednym okiem widzi poniżej piątego rządka, drugiego widzi powyżej, czyli przykładowo czwarty rządek i dziewiąty rządek. I tutaj ma maksymalnie mieć plus minus 4 dioptry i 2 cylindryczne, czyli astygmatyzm i to co większość z was tutaj poruszała tak zwani okularnicy, czyli ostrość oka poniżej 0,5, czyli widzisz poniżej piątego rządka masz mieć maksymalnie plus minus 4 dioptry i ma ci to jeszcze wyrównywać tak, żebyś widział rządek 10. No niestety, potem już Potem już niestety, jak masz powyżej tych czterech dioptrii to możesz się pocałować w cztery litery Przelecę parę innych takich chorób mniej ciekawych, mało prawdopodobnych Niestety, jak nie widzisz na jedno oczko daj se spokój Tutaj jest coś takiego widzenie, czyli to będzie tak, paragraf siódmy paragraf siódmy punkt Punkt dziewiąty siódmy paragraf, nie nie, to będzie paragraf dziewiąty punkt pierwszy, widzenie obłoczne zaburzone lub całkowity brak widzenia, to są różnego rodzaju zezy leczone, nieleczone, czasami zeza ci naprawią, a niestety jedno oko się wyłącza Niezdolny. I teraz zobacz na dziewiątkę, dlaczego jesteś niezdolny? ponieważ oznacza to niezdolność do posługiwania się bronią palną, niezdolność do prowadzenia pojazdu przywilejowanego, przewozu osób do pracy na wysokości. Czyli tak naprawdę nie jesteś zdolny do niczego. Zobaczmy jeszcze ósemkę, prawda, czyli, czyli to są te dwa dwa paragrafy. Jak nie widzisz na jedno oko lub nie masz stereoskopowego widzenia, to do widzenia. Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw podstawowych. Tutaj mały mój komentarz. Jeżeli widzisz na lampie wilczka, to masz, to rozpoznajesz barwy podstawowe. Czyli przykładowo, jeżeli widzisz jaki to jest sweter, specjalnie takiego dziwaka ubrałem. Jeżeli widzisz tutaj, prawda, jakie to są kolory, ten jaśniejszy, jaki to jest ten, ten ciemniejszy, jeżeli widzisz, jaki, jaki, jaki to jest tapczan, bodzio, prawda, czy jaka to jest tutaj ten, ten, ten kubek, prawda, jaki ma kolor, to spokojnie się do policji nadajesz. Tutaj tablica Ishihary ma znaczenie mniejsze, prawda. Natomiast. Y jak nie wiesz, gdzie się zbadać, patrzysz na pierwszy lepszy sygnalizator świetny. jeżeli widzisz, kurde rozróżniasz czerwony, żółty, zielony, to rozpoznajesz barwy podstawowe. Dobra. Nieprawidłowe widzenie zmierzchowe, to tam ci nie ci, raczej Cię tego nie będą badać. Choroby oczodołu, no niestety to są różne tam choroby, o których nawet ja nie mam pojęcia jaskra i tak dalej i tak dalej, przede wszystkim najważniejsze jest jedno, tutaj jeszcze raz pokazuję do plus minus czterech dioptrii jesteś zdolny Jak już przelecieliśmy te oczy, to szybko muszę pokazać jedną rzecz, o którą mnie ktoś zapytał i nie wiem jak to będą oceniali, a mianowicie paragraf 67 p 1 67P1 Dlaczego on jest, kurde, dziad taki ważny? A mianowicie dotyczy to Są to urazowe uszkodzenia stawów obwodowych i kręgosłupa upośledzające sprawność ustroju. Niezdolny, prawda? 67P1 Natomiast, zwróć uwagę na objaśnienie do tego 67P1 Nie dotyczy uszkodzenia więzadą i struktur stawu kolanowego, na przykład kolanowego, leczonego operacyjnie, z dobrym efektem i powrotem do pełnej sprawności oraz zdolności obciążania. No, niedarmo policjanta nazywają krawężnikiem, kolanka i stopy musisz mieć zdrowe, żebyś swoje wykrawężnikował, jak już się do policji dostaniesz, naprawdę jest to polega na obciążaniu tych stawów, łażeniu, natomiast Miałem często zapytania, gość zerwał sobie więzadła tam na meczu piłki nożnej, sportowiec, potem mu z więzadła poszyli, po pocerowali, biegał potem w maratonach, a tu mógł się pocałować w dupę i niestety niestety pisał na wszystkich komisjach, a nikt go nie chciał dopuścić. Nie mówiąc o tym, że miał nawet na tych testach sprawnościowych yy, najlepsze Dobra. wyniki, a tutaj wypad z baru. Słuchajcie, m, powiem tak, m, w sumie więcej tutaj nic na temat tego wzroku na dzień dzisiejszy nie mam do powiedzenia. Jeżeli ktoś ma pytania, to wali. Nie chciałbym tego hangoutu też przedłużać. Naprawdę dotyczy to tylko takich okularników, ślepaków jak ja. I leci, lecimy tutaj, kurde, Patryk Grzeszczak, momencik, zaczniemy od Olasa, prawda? ma minus 2 sfery, minus 2, 1,25 cylindry. Słuchaj, będzie jutro git, ponieważ zmieściłeś się jeszcze w starych normach, a w nowych to już z palcem w dupie, prawda? Patryk, y minus 1,75, i coś tam, coś tam, nie wiem za bardzo jak to czytać Jakbyś to nie czytał, wydaje mi się, że też z paluszkiem nie powiem gdzie, prawda? Damian, minus 2,75, ok W starej normie też się mieściłeś, stara norma była do minus 3 dioptriasów, minus 3 dioptrii a nowa była była, jest teraz minus 4 Ł Łukasz, Łukasz, ile się czeka na MS w Katowicach? Jak ktoś wie, to niech odpowie, jest w tej chwili Szybko, Ryszard Zwoliński Ciekawe, zajebiste pytanie, czy komisję lekarską można zrobić prywatnie? Kiedyś to było tak, że dawałeś hajc do kieszeni i robiłeś prawie, że prywatnie Natomiast teraz, jak jakby cię złapali z czymś takim, to idziesz po prostu siedzieć, prawda, za korupcję. MS we Wrocławiu Michał, to samo prawdopodobnie szybko. Cześć Marcin, moderator. Mm, witam, oczka zdrowe 0000. No, no, Mateusz, tak w sumie ten hangout nie dla Ciebie, chyba że masz połamane kolana, prawda? I cerowane to. Przemysła woźniak, czyli na chłopski rozum lekka wada wzroku nie będzie przeszkadzać. Na chłopski rozum dokładnie niewielka wada wzroku nie przeszkadza. Jak to mówią, chłop umarł na oko w szpitalu, prawda? Hmm. Patryk, nie wiem co lubię, działamy na szkole w Legionowie. Wszystko dzięki filmom na YouTubie Pana Darka. Teraz jestem tutaj, gdzie jestem i zawsze będę to powtarzać. Bardzo się miło słucha. Zawsze Pana filmy i livey na YouTubie. Słuchaj, Mówię, elitarna grupa jest dla tych, co ich ten multigryzie chcą. Nie zadawala ich tylko to, że zdali, tylko chcą jeszcze wiedzieć, dlaczego zdali. Tutaj Marcin, mam nadzieję, że, że powoli, też sobie załatwi sprawy te komisyjne. Um. Jakby Ci to powiedzieć, pewne rzeczy są tutaj nie na internet, ani nie na ten. Jak będziesz kiedyś we Wrocławiu to wpadnij, bo, bo, bo jesteś ostatnim takim z tych elitarnych ze starej grupy, który powinien już jakoś tam sprawę sobie uregulować, prawda? Ale to mówię, błędy młodości, na które być może nie miałeś wpływu i niestety i niestety czasami to się ciągnie jak Smród po gaciach, prawda? Ku slang. Czy ktoś z Rzeszowa czeka może na PZP? Jak ktoś z Rzeszowa jest, to nie się odezwie Natomiast, jeszcze raz powtarzam, Rzeszów no niestety punktów w rankingu trzeba mieć trochę więcej Weronika Jak tam sytuacja z kobietami na KRK? No, nie wiem. Yy, Mateusz Zamyślewski Siemka, laryngolog, wpisał mi na obiegówce skrzywienie przegrody nosa bez upośledzenia z drożności nosa, czy będzie ok? No poczekaj Mateusz, zaraz nosa twojego poszukamy tutaj kurde na, na tym, tylko nie pamiętam właśnie paragrafy słuchowe. Chcę, chcę znaleźć tam, znaczy zrobić hangout kiedy indziej, prawda? Ale jak już, jak już jesteśmy, to pół minuty tylko znajdę tego nosa twojego. Znajdę tego twojego nosa w paragrafach. Skrzywienie przegrody Jeszcze, jeszcze raz. Skrzywienie przegrody nosowej nieupośledzające drożności nosa, lub nie, nieznacznie upośledzające. Czyli, patrzysz tutaj Paragraf 28 Punkt 1. Skrzywienie przegrody nosa nieupośledzające drożność nosa lub nieznacznie upośledzające, prawda? Czyli i jesteś zdolny, jeszcze raz tylko przeczytam, czy, czy to chodziło o ten paragraf twój czy taki dokładnie czy taki dokładnie miałeś skrzywienie przegrody nosa bez upośledzenia drożności nosa czyli, jeżeli nie wierzysz prawda, jak jest, to sobie przeczytaj tutaj to co na niebiesko na niebiesko zaznaczyłem 28 P1 natomiast, powiem szczerze e, zwróć, zwróć uwagę, że normy dla strażaków mogą oroba jasna, skrzywienie przegrody nosa, upośledzające drożność nosa, prawda? Czyli jesteś, tutaj strażacy mieli kiedyś kurde chyba ZN, natomiast jak upośledzać ci drożność nosa, to zarówno jako strażak i jako ten jesteś niezdolny, natomiast jak sobie sprawdzić w prosty sposób drożność przegrody Zwróć uwagę na mnie, nie patrz na nos czerwony, pijacki zatykasz jedną dziurę i się duszę, prawda? Ledwo oddycham Tą dziurą też ledwo oddycham Czyli udusiłbym się I przy okazji, może sobie tutaj pod nos podstawić rękę <śm> <śm> Jak się dusisz Jak się dusisz, to znaczy, że kurde masz, masz ten paragraf Skrzywienie przegrody nosa, upośledzające drożność nosa. Leci, leci, lecimy dalej. Paweł G. Witam Panie Darku, 10 października złożyłem papiery do Radomia, 13 byłem po wszystkim, 172 punkty, teraz komisja w Kielcach. Pani na koniec powiedziała, że nie ma teraz limitów w przyjęciu. No no, no dobrze, no, no nie ma limitów w przyjęciu, ponieważ brakuje Policjantów, prawda? O czym powtarzam z uporem maniaka od pewnego czasu. Dobrze, tutaj Zośka odpowiedziała na nabór w Krakowie. Ostatni nabór w Krakowie było 20 kobiet, czyli nie jest źle. MSMS ze 100 nie, prawda? No niestety, ze zem, ze streetem to możesz iść na snajpera gdzieś tam, ale nie do policji, prawda? zes rozbieżny wada. Słuchaj, msms, MS, powiem ci tak, raczej się do policji nie nadajesz, niestety ktoś ci musi tą mm, przykrą wiadomość powiedzieć, natomiast, no mimo wszystko, jeżeli bardzo ci zależy na opinii fachowej, pójdź do swojego okulisty, zrób wydruk z tej kartki, którą pokazywałem przed chwilą na hangoucie. No i niech Ci ten prywatnie okulista oceni, czy to jest to, czy to nie jest tamto. Według mnie z Zezem się do policji nie nadajesz chyba, że jakoś to ukryjesz, nie wiem jak można ukryć zeza, ale nie takie rzeczy w policji się zdarzały będzie ok, mój kumpel miał tak dobrze chyba, chyba chodzi o ten nos Yy, Łukasz, Łukasz, sobotę TWE yy, TSF na razie 84 punkty, aby tylko MS przejść. No słuchaj, Łukasz, już mi pisałeś na maila. no Masz się czym pochwalić na MS. Jak następny miał 61 punktów, to powiedz mi tylko ile miałeś z TWO. Yy, boha, Boha, Zil, mam luźnego palca, umiem go wyjąć w drugą stronę. Co jest problem? Tego paca czy tamtego paca, prawda? <grystwa> Dobra. Traktuję to Bohazil jako sprawę humorystyczną. No, no, mimo wszystko nie chwaliłbym się jakieś takie. Mm, Łukasz, ja też komisja w Kielcach lecę 26 listopada. Żadnych chorób, wad, ale opuszek obcięty u lewej ręki blizna po oparzeniu. Widziałem tą twoją bliznę. No, kurde, nie wiem, powiem szczerze, że. Możesz mieć problemy Możesz mieć problemy No, Możemy zobaczyć tutaj jeszcze Możemy zobaczyć tutaj te opuszki palców Opuszki palców i, i, i kończyny, czyli też pewnie 60 choroby układu kostno-stawo O, jest tutaj Przelećmy te, te, te kończyny. Częściowe braki palców rąk bez upośledzenia chwytu. Jesteś zdolny, niezdolny, czyli uznaniówka 76p3, częściowe braki palców rąk bez upośledzenia chwytu Jak z upośledzeniem chwytu, to nie masz szans. Także no Powiem szczerze, że tutaj też chyba trochę odpuścili, bo przedtem było miałeś jakiekolwiek ubytki palców, opuszków, czy tam czegoś Natomiast mówię, zostawili sobie furtkę zdolny, zdolny, niezdolny. Także na dwoje na dwoje ci babka Wróży Jesz, Jeszcze raz pokażę tutaj Jeszcze raz tutaj pokażę Częściowe braki palców rąk, bez upośledzenia chwytu zdolny, niezdolny. Wydaje mi się, że to jest również jakieś, jakieś obniżenie normy w stosunku do poprzedniego rozporządzenia Dobra, lecimy dalej w Radomiu mówią nawet w kadrach, że biorą wszystkich. No tak, powiem tak, biorą wszystkich tych, co zdadzą, natomiast mimo wszystko dostałem parę maili, że ludziom na MS się nie, nie powiodło i no, no i, no i tyle, tyle mam do powiedzenia. Jest lepiej niż było, natomiast czasami w drewnianym kościele na web. Potrafi spaść. Cegła, prawda, na łeb. Siemka wyindywidualizowany. Wyindy, wyindywidualizowany. Siemka mam lewe oko 00, prawe chorobę leniwego oka na prawym. Plus 1,75 korekcja. Pole widzenia 0,4. Astygmaty z korekcją. Trudno mi powiedzieć. Po, powtórzę to samo. Musisz niestety wydrukować tą część rozporządzenia i pójść do swojego okulisty. Yy, owszem, jakieś tam porady typu ogólne mogę dać, ale to już jest trochę porada taka bardziej specjalistyczna i nie chciałbym się mądrzyć yy, i wchodzić w kompetencje okulistów, prawda? Panie Darku, jak będzie z tymi podwyżkami? Wejdą, jeśli to kiedy? No i czy na szkółce też ewentualnie sypną? Marcin, jak jesteś, jeszcze odpowiedz koledze Olasowi, bo ty jesteś teraz w grupie specjalista od podwyżek. Nie, nie jestem dokładnie pewien, jak to tam jest z kandydatami. Damian, od 1 stycznia podwyżki wchodzą to samo na szkółce. Prawda? Dobra, Zośka, Jak chcesz, to się odezwij Jak chcesz, to się odezwij do mnie na maila, to być może dostaniesz materiał, którego nikomu jeszcze nigdy na komisję nie dałem, tylko boję się jednego, że pójdziesz jako tak zwana przełu. Przeczona, prawda? Także Także kurde, decyzja należy należy do Ciebie. Mówię, tego się właśnie tylko boję, że, że po prostu jak ktoś jest przeuczony, to te testy wychodzą jakieś takie super idealne, kurde, no i, i, i wtedy rupta, rób rupta, rób co chce ta Panie Darku, czy z astmą oskrzelową jest szansa przejść przez Komisję Lekarską? Jest szansa wyruchać szympansa, prawda? Dominik. Poczekaj, zobaczę astmę oskrzelową. Wszystko zależy co to za astma, czy ujawniłeś ją na Komisji Wojskowej, czy tam leczyli cię w szpitalu. Jeżeli astma jest ujawniona na Komisji Wojskowej, to niestety Mogą Ci się do dupy dobrać. I, i, I jestem tutaj daleki od żartów. I nie chodzi tutaj o dobranie się do dupy przez pana Biedronia, czy podobnych. Yy... Ba, ba, ba, ba. Podwyżki zaczynają się od grupy do, Dokładnie Marcin, Olasowi odpowiedziałeś. Podwyżki zaczynają się od grupy drugiej, a na szkółce jest się na grupie pierwszej, więc nie będzie, prawda? Dokładnie. Panie Darku, test wiedzy ogólnej to kwestia dobrego przygotowania, to samo fizyczny. Mam dwa problemy. To jedno oko, które mogę skorygować operacją laserową, drugi samobójstwo ojca w ochronie bez broni. Powiem tak, że um, no, no problem masz z tym okiem większy, wydaje mi się, bo o ile o nieszczęśliwym ojcu nie, nie musisz już się tak zupełnie chwalić psychologowi, no to Oko jest okiem, prawda? Czyli najpierw radzę wziąć, wydrukować przepisy, pójść do okulisty, bo problem z zezem jest taki, że niezupełnie operacje laserowe przywracają tak zwane widzenie stereoskopowe, prawda? One owszem, jak masz oko na Maroko, to one ci oko zrobią normalne, ale widzenie stereoskopowe tworzy się w mózgu i tutaj w mózgu ci cinik laserem tam nie nie wylaseruje. Tutaj masz rację, Mateusz Zamyślewski Podwyżki są dla funkcjonariuszy, a nie kandydatów na szkółce. Na szkółce już nie jesteś kandydatem, tylko jesteś policjantem, ale no, nie zrobili podwyżek na szkółce, żeby ci się w głowie nie popier doliło wyindywidualizowany. Może być problem z psychologiem, ale przecież nie odpowiadam za kogoś czyjeś błędy. Kolega wychował się w domu dziecka i nie dał, bo tłumił to w sobie, psychologa i co... Nie wiem, o co ci tu, tu chodzi w tej chwili. Dopiero dołączyłem do transmisji Mogę prosić o info o tych zmianach wzroku. Mateusz, obejrzy sobie powtórkę, prawda? Yy, obejrzysz powtórkę. Nie będę to już ludziom pierdolił trzy po trzy, yy, jakby to powiedzieć, w niedzielne popołudnie. Yy, windy, wyindywalizowany, yy, właśnie panie Darku, ja na komisji mam kategorię A, byłem skierowany na jakieś dodatkowe badania okulisty, z którą mają umowę czy coś normalnie dowoja z kategorią A mam z tymi oczami. No życzę Ci wyindualizowany powodzenia, prawda? jak miałeś kategorię A w wojsku i Cię solidnie zbadali, to raczej, raczej po obniżeniu norm będziesz miał to samo w Policji. Słuchajcie, kończę. Wydaje mi się, że pół godziny na niedzielę to zupełnie wystarczy. Yy, mówię, yy, hangout jest typowy dla okularników Natomiast, jeżeli okularnikiem nie jesteś, a yy, jesteś jakąś tam inną chorobę, masz po prostu znajdź na stronie sejmowej ten dziennik ustaw Poczytaj, jeżeli coś tam chcesz konkretnie ode mnie się dowiedzieć, to nie to, że mi tam rzucasz jakąś chorobę, kurwa taka, sraka, owaka, tylko rzucasz chorobę, dajesz jakiś tam screen z paragrafów, które by cię ewentualnie dotyczyły i nie i wtedy oceniam. Nie mam czasu tak, żeby każdemu tam robić jakieś konsultacje takie. Mam, mam, mam trochę za dużo, za dużo mm, pracy z ludźmi, z moją grupą żeby tam jeszcze grzebać po, po rozporządzeniach yy, Patrzymy tutaj yy, Łukasz, ja miałem ja z obciętym opuszkiem i blizna na komisji w WKU też miałem kategorię A Słuchaj, no, no miejmy nadzieję, że, że powtórzą yy, powtórzą yy, to samo na komisji policyjnej. Panie Darku, Podstawa, podstawa 2700 czy, czy wie coś Pan na temat wzrostów po operacji laserowej? No niestety wyindywidualizowany. Wiem jedno, każdą operację można spierdolić. Dlatego mówię, cieszę się, że obniżyli tą normę wzroku, natomiast nie jestem specjalistą okulistą, okulistą nie jestem lekarzem okulistą i nie będę się wpierdalał jakby to powiedzieć do czyjejś działki, tak jak jest policjant jakiś tam w drogówce to on się nie wpierdala temu od jakiejś tam policji narkotykowej, prawda? No i odwrotnie. Dobra, jeszcze raz Zez rozbieżny naprzemienny z przewagą oka lewego, przy dużym zaznaczeniu widać, że mi to oko ucieka. MSMS, MS, raczej będziesz miał z tym Zezem problemy. Dobra, słuchajcie. Kończymy. Trzymajcie się, kurde, i do boju. Do boju ruszamy, kurcze, do boju.